Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, otwieram 25. sesję Rady Gminy Wieziora Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana Wójta, pana radnego powiatowego Tomasza Krzysińskiego, który jest w zarządzie powiatu Mogileńskiego, oraz pracowników administracji gminy.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 Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Punkt ósmy. Dyskusja. Punkt dziewiąty. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 25 przez 128 przez 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Punkt dziesiąty. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11 Odpowiedzi na zapytania. Punkt dwunasty. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowane otwarcie sesji. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, a więc rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuje Pana Cezarego Cichockiego. Przyjmuje Pan? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 24 Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 24 Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 25 sierpnia 2020 roku. Stwierdzam, że Podpunkt 1. Protokół z 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 10 stron maszynopisu i 11 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w swej treści usterek zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt 3. Protokół odzwierciedla w swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt 4. Protokół z 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę Państwa Radnych o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku z 24 Sesji Rady Gminy w Jezierach Wielkich. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Podpunkt 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 24 Sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo Panie Wójcie. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 24 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 25 sierpnia 2020 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 24 przez 123 przez 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2020-2030. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 24 124 przez 2020 w sprawie zmiany budżetu uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 24 przez 125 przez 2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2020-2021. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 24 przez 126 przez 2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jeziora Wielkie Nieruchomości Gruntowych położonych w miejscowości Koruszkowo oraz Wójcik Gmina Jeziora Wielkie, uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 24 przez 127 przez 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesów publicznych w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, uchwała została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu siódmego interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt ósmy Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Na chwileczkę. Dobra. Na stronie bip jest ankieta. Ankieta badanie poziomu zadowolenia klienta z jakości świadczonych usług przez pracowników Urzędu Gminy. Ja uważam, że głównie czy jest dostęp do pracownika. Jeśli ja stoję w korytarzu, ci, którzy tam pracownicy siedzą, no w za zgodą wójta w takich warunkach i drugi klient przychodzi, to niechętnie chciałabym rozmawiać z drugim e, przy, przy tym, jeśli pani z góry e, ten pracownik przyjdzie do mnie, a drugi za mną stoi, to niechętnie przy trzeciej osobie chciałabym e, rozmawiać o tej, o mojej sprawie. Więc na tej ankiecie bym napisała zero. Więc ta ankieta, póki nie będzie otwarty, Urząd dla wszystkich. Ja byłam dzisiaj w Urzędzie Pracy i można wejść. Oczywiście maseczki, jak wszystkich, dezynfekcja obowiązuje. I można dojść do każdego pracownika, może ich więcej wyjść, dojść tych ludzi, a nie czekać, aż będzie wolna. A co zrobi Pan, jak będzie padało, czy będzie śnieg, to reszta będzie czekała na schodach? Takie pytanko. Byłam dzisiaj u Pana Prezesa Spółki. Chciałam spytać, kto zatrudnia pracowników, ewentualnie nowych. Czy pytano tych obecnych pracowników, czy nie chcieliby zmienić stanowiska z tego, co posiadają na, na przykład kierowcy, bo pan prezes mówił, że robią analizy, czy nie będzie potrzebny więcej kierowcy. Więc nie pytano tych pracowników, którzy mają kategorię C, dlatego Dosłownie nie przytoczę, dlatego że w stosunku do nich są inne, nie zadania, ale coś w tym sensie. Więc nie pytano, nie dano im możliwości zmiany, zmiany stanowiska, bo nie pytano. Czy korzystano z usług biura pracy, bo jeśli zgłasza się do biura pracy, zgłasza się wniosek na roboty interwencyjne. Kwotę wynagrodzenia można wpisać różną, nie mniejszą niż, jeśli jest na etat, nie mniejszą niż minimum. Można wpisać większą, ale jest dofinansowanie. Nie, nie skorzystano z tego. Pan powiedział, że pytał i powiedziano mu, że nie ma bezrobotnych z prawem jazdy kategorii C. Po czym ja zadzwoniłam, wyszłam z biura, zadzwoniłam, ja jestem często w biurze pracy, zadzwoniłam. Pan powiedział, który się tym zajmie, powiedział, że nie przypomina sobie, żeby do niego ktoś z Jezior Wielkich dzwonił w sprawie bezrobotnych posiadających prawo jazdy kategorii C. Nie potrafił mi powiedzieć, czy jest konkretnie z jezior. Mówił, że z terenu Gminy Strzelną jest ktoś. Czy podjąłby pracę, czy dobry było Nie wiem, ale spółka nie wykazała chęci e, sięgnięcia po pieniądze małe, bo małe, ale jednak. Czyli dostaną dofinansowanie z gminy to może będzie. Jeśli chodzi, bo ja to mówiłam na komisji, że widziałam jak oni pracują i mi jest ich po prostu współczuję. Dyrektor zatrudnia te osoby, które mu odpowiadają. On jest odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostki i musi dobierać sobie taki personel, żeby to wszystko funkcjonowało. I że miał ja był zadowolony, nie miał do, do, do, do niego żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie, a on wie najlepiej, jakie osoby ma zatrudniać. Tak samo, jeżeli chodzi o spółkę. Tym bardziej, jeżeli chodzi o spółkę, uważam, że kompetencje prezesa są po to, po to jest prezesem i ma w kompetencjach swoich zatrudniania osób takich, które jemu odpowiadają, bo on odpowiada za bilans finansowy spółki. Bo jeżeli chodzi o inne jednostki, to są finansowane bezpośrednio z budżetu gminy lub państwa. Niestety, spółka ma. ma yy, częściowo być tylko przez, przez nas finansowana, a większość większość dochodów ma generować i zarabiać sama. I po to tą spółkę powołaliśmy. Ja myślę, że akurat jeżeli jeżeli będzie zatrudniona kolejna osoba, to też będzie osoba, która będzie potrzebna i która będzie miała oprócz kwalifikacji yy, prawo jazdy, czyli kierowcy, jeszcze dodatkowej umiejętności, czyli będzie albo budowlancem, albo będzie mechanikiem, taka osoba, która będzie mogła być wykorzystana w chwili wolnej do innej pracy, a nie tylko jako kierowca, bo jako kierowca tej pracy aż tyle nie ma, bo, że tak powiem, no, jeżeli będziemy obsługiwać dwie gminy w przyszłości, o ile będziemy, to będą mieli obłożenie większe, ale zakładam, że musi to być osoba, która będzie mogła robić jedno i jeszcze inne rzeczy przy okazji, bo tak to ma funkcjonować i, i, myślę, że, i myślę, że w tym kierunku tak to idzie. Rozmawiałem z prezesem na ten temat też, aby te osoby były, że tak powiem, wielofunkcyjne i mogły robić też co innego, bo, y Powiem, powiem, że my będziemy za rok, tak powiem, rozliczać spółkę z tego, co zrobiła, jakie, jakie miała zyski, jakie straty i my będziemy się zastanawiać nad tym, co dalej są tą spółką zrobić. Więc za to odpowiada prezes bezpośrednio i za zatrudnianie osób tak samo. Więc jego kompetencji jest to, aby, aby personel był jak, naj, jak najbardziej efektywny. I myślę, że jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zatrudnianie tych osób, tym właśnie się prezes kieruje. Tym bardziej, że no teraz jeżeli będzie, jeżeli będzie zatrudniony drugi kierowca to chce zatrudnić takiego, który będzie na przykład jeszcze mechanikiem dodatkowo lub mówię żeby też, też czegoś. Ale, ale generalnie w tym kierunku zmierza, aby to był mechanik, bo mechanik jest potrzebny do wszystkiego, do każdej maszyny, bo tego sprzętu mamy w spółce dosyć sporo i ma ten, ma ten sprzęt, jak powiem, naprawiać i przy pomocy innych jeszcze pracowników, współudzialnych pracowników, ale ma być odpowiedzialny za to, także nie będzie to tylko osoba, która by się zajmowała jedną, jedną, y, jedną czynnością, ale będzie też y, mogła robić różne rzeczy, które będą akurat na ten, na ten moment potrzebne. Jeżeli chodzi o pracowników, o pracowników, o pracowników y, konserwatorów, z tego co wiem, to mają odzież zapewnioną, Jak, o ile pamiętam, to pan y, kierownik jednostki y, Kilkukrotnie mnie informował, że zakupuje odzież roboczą i tą odzież mają, więc nie wiem, nie słyszałem żadnego sygnału, żeby tej odzieży nie było, żeby komuś czegoś brakowało. Z tego co wiem, to, to wszystko jest I, i te warunki takie BHP są spełniane na bieżąco w miarę potrzeb. Więc nie nie słyszałem jakiegoś większego problemu, żeby ktoś coś zgłaszał, więc nie wiem dlaczego, dlaczego taki, takie pytanie jakieś się wysunęło Pani. To nie było pytanie, to było stwierdzenie, że mają odzież ochronną niezbędną. A Pan mnie nie zrozumiał, mówiłam, że pieniądze w Urzędzie Pracy są i nie, jak to mówią, nie wyciągnął Pan Prezes ręki, po pieniądze, które leżą, jest dofinansowanie. Hmm, tak, no jest, jest dofinansowanie też przez pewien okres. To znaczy, że takich pieniędzy tylko, Prezes nie potrzebuje, tylko, czy spółka nie potrzebuje. Pani, co, I nie ja wiem. to przepraszam bardzo, przepraszam, może dokończę. Ja to mówiłam, żeby usłyszeli również e, e, Państwo Radni. Jeśli ewentualnie odpukać, będzie potrzebne kolejne jakieś wsparcie, to trzeba na to zwrócić uwagę, że tam gdzie leżały pieniądze, Prezes nie zwrócił się o to. Ja nie mówię, żeby otrzymał takiego, że tam znalazłby się pracownik. Nie złożył nawet wniosku. Ja powiem Pani tak, Pani Radna, nie wiem czy Pan Prezes dzwonił, czy złożył. A ja złożył. rozmawiałam, ja yy, więc godzinę temu. Powiem, powiem może inaczej. Ja na dzień dzisiejszy już wiem, że spółka będzie funkcjonowała lepiej niż do tej pory zakład komunalny. Z tego względu, że już zakupiliśmy dwa samochody, zakupimy kolejne, kolejne urządzenia, ładowarkę i jeszcze, jeszcze busa i jeszcze pieniędzy zostanie. Więc zakładam, że, że przy tym samym, przy tym samym budżecie, który był na, na zeszły rok, na 2019, więc jeżeli chodzi o o same koszty już zmniejszenia, utrzymania zakładu komunalnego, to już jest efekt widoczny i myślę, że każdy, kto ma pojęcie i wyobrażenie o tym, jak powinna funkcjonować firma i spółka widzi już efekt tego na dzień dzisiejszy. Jeżeli rzeczywiście będą zarabiać jeszcze to pieniądze, a tak jest plan, poczekajmy, dajmy im rok, dwa, będziemy mogli wtedy oceniać efektywność pracy prezesa i skuteczność i sens i cel powołania spółki. Uważam, że na dzień dzisiejszy efekt już jest, a okaże się w przyszłości, jaki będzie jeszcze. Przepraszam, pan mówi więcej niż ja pytałam. Ja mówiłam, że pan prezes nie, nie poszedł po pieniądze, które leżą. Także jeśli, jeśli ma nadmiar i spółka lepiej, leż, lepiej pracuje niż się spodziewał, no to czemu nie wystąpi z wnioskiem Ale o ja zwrotę, nie wiem, czy tej dotacji, nie, nie wiem, czy występował, czy nie występował. Nie wiem, nie, nie mam takiej informacji, nie pytałam nawet. A pan mówi, że lepiej. Ja wiem, że są pieniądze w urzędzie pracy i nie wystąpił o tak. No to, jak się nie ma za dużo, to niech zwróci część. Przyda się Pani, prawda? Przyda się. Pani Radna, Pani, nie, nie jakoś... Nie. Wydaje mi się, że trochę dziwnie Pani rozumuje. Nie wiem dlaczego. Nie. Nie. I dziwnie no, to pieniądze. rozpatruje. No są tam pieniądze. No, zamiast się Pani cieszy z efektu finansowego, z bilansu finansowego, to Pani jakby była przeciwnikiem i oponentem tej, tej całej restrukturyzacji tak, i tej spółki. To jest dla mnie niezrozumiałe, bo myślę że, jako, myślę, że jako Radna Pani powinna robić wszystko, aby zwiększyć finanse gminy. Żeby ta gmina, jeżeli jesteśmy najbiedniejszą gminą chyba w województwie w kujawsko jeżeli chodzi o dochody, jeżeli chodzi o dochody i wolne środki, to powinna Pani robić wszystko. I nie tylko żebym ja myślał, ale Pani powinna podsumować pomysły, jak zmniejszyć wydatki i jak zwiększyć dochody. Więc, więc myślę, że, myślę, że akurat, akurat stawianie tego wszystkiego na ostrzu noża i rozpatrywanie, co by było, gdyby, myślę, że jeżeli chodzi o Urząd Pracy, każdy, każdy, kierowca, który, który, będzie spoza terenu gminy na pewno nie będzie zatrudniony. Bo ja zakładam, że muszą, będziemy zatrudniać osoby z terenu gminy, chyba że już naprawdę nie będzie takiego, takiego fachowca, który nie będzie się nadawał. To wtedy, wtedy spółka będzie szukała gdzieś na zewnątrz. Ale to ma się spinać, to ma się samofinansować i to mają być osoby, które mają dosyć, że kompetencje, to jeszcze chce im się pracować, bo kierowców jest sporo. Tylko, że większość z nich, z nich akurat znam to, znam to środowisko. To chce tylko jeździć i zero stresu, zero pracy dodatkowej, tylko wsiąść, jechać, przyjechać, zostawić samochód, nawet nie wyczyścić, nie dbać, go nie interesuje. On ma być yy, wsiadać i jechać, nic więcej. Więc takich ludzi, takich ludzi nie będziemy zatrudniać, a kierowcy yy, doskonale Pani wie, że zarabiają, zarabiają w każdej firmie, nawet w takich firmach, które jak powiem, no, codziennie są w domu, po 8 godzin pracują, zarabiają od 4 do 5 tysięcy w Polsce już yy, bez takiego żadnego wysiłku i bez żadnych dodatkowych kwalifikacji a za 3 czy 3,5 tysiąca znaleźć kierowcę, który będzie y, kierowcą i jednocześnie y, chciał robić jeszcze coś innego przy okazji, to wiesz, niech pan mi wierzy, że y, no nie znam w wiele takiego osób, a przynajmniej takiej nie słyszałem. Więc jest, jest, będzie bardzo ciężko i musimy się liczyć z tym, że za chwilę, za rok czy dwa będziemy musieli y, na tych stanowiskach, powiedzmy, kierowców dać większe pieniądze i, i oby do tego tak szybko nie doszło. Ale musimy się z tym liczyć, że nie będzie, nie będzie łatwo, jeżeli chodzi o pracowników jakichkolwiek, nie tylko kierowców, bo jakichkolwiek, bo, bo no wszędzie, wszędzie jest zauważalne, że, a, zwłaszcza, a zwłaszcza wśród młodzieży, że, że coraz gorzej jest, nikt nie chce pracować fizycznie, że tak powiem, nikt nie chce pracować fizycznie, każdy chce jakąś no, lepszą pracę, mniej się napracować, a więcej zarobić i wcale się nie dziwię, bo każdy by tak chciał i będzie ciężko, będzie ciężko z tymi osobami do pracy, do pracy fizycznej. Mam nadzieję, że to na terenie wiejskim jakoś uda nam się tych, o te osoby znaleźć, zorganizować to, ale no zobaczymy. Chciałem Pani y, przedstawić, przedstawić Radę Nadzorczą akurat spółki. To jest Pan Maciej Przerwa, to jest Pan po ochronie środowiska i pracuje też w tej branży, on jest w okolicy Warszawy, mieszka. Pochodzi z naszego tutaj terenu, ale mieszka, mieszka w okolicach Warszawy, w okolicach Warszawy. I Pan Bartosz Krajna, który jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej, to jest w Kruszwicy, to jest wiceburmistrz. I pan y, Rzepka Piotr. Piotr, z Torunia, a pochodzi chyba z kojarzę. To jest prawnik. A może pan y, powiedzieć, kiedy będzie otwarty urząd, tak szeroko jak. Nie wiem, kiedy będzie otwarty urząd na dzień dzisiejszy. Na pewno, na pewno będziemy zmieniać. Tym bardziej, że tych zachorowań jest coraz więcej i nie wiem, czy jeszcze nie będziemy, nie będziemy wracać do poprzedniego wyjścia, czyli generalnie tylko przez okienko będziemy obsługiwać. Nie wiem, czy tego nie wrócimy, ale oby nie, oby nie. No, mam nadzieję, że nie. A tak jak Pani wskazywała, no, każdy urząd, każdy dyrektor i każdy, każdy kierujący jednostką, czy to urząd pracy, czy, czy gmina, czy każdy burmistrz, Podejmuję samodzielnie decyzję, jak to ma wyglądać. Ja nie chciałbym, aby coś się u nas wydarzyło. Nie daj Boże jakiegoś zachorowania, gdzie będziemy musieli zamknąć cały urząd, bo wtedy nikt nie będzie mógł wejść do urzędu, bo nie będzie urzędu. Nie będzie funkcjonował urząd, więc, więc uważam, że w taki sposób jak teraz jest nie możemy zapewnić osobnych toalet dla tych osób, które przychodzą, dla interesantów. Więc myślę, że tak jak teraz jest bezpiecznie dla wszystkich. A każdy obsłużony należycie i tak jak powinno to wyglądać. Nie słyszałem żadnych skarg. Więc, więc uważam, że na, takim, na, na, na razie na, na dzień dzisiejszy pozostaniemy na takim samym, na, na takim samym rozwiązaniu pozostaniemy jak, jak do tej pory. Więc przy, przy okienku przy, będą mogli wejść, wejść osoby do korytarza. A jeżeli będzie więcej osób, no jakoś poradzimy. Myślę, że abyśmy nie musieli wrócić do okienka, bo wtedy będą na zewnątrz stali, ale jeżeli będą te, takie obostrzenia coraz większe i tych zachorowań będzie coraz więcej, to na pewno, na pewno, prawdopodobnie wrócimy do okienka jeszcze, żeby to jak najmniej ograniczyć kontakt z interesantami. I mam takie, jeszcze jedno pytanie. Czy nastąpiła redukcja etatów, zmniejszenie etatów w urzędzie? Bo tak. Tego jak, tak? Czyli o jedną osobę w ogóle mniej będzie? Tak. Dobra. A czy, to powinnam Pawła wcześniej spytać, przepraszam Cię Paweł, czy na terenie Rzyszymna jest sołtys? Mieszka? Na terenie Rzeczyno nie. No. Z tego co wiem, to się wyprowadzi. No i jak to się ma? No, rzeczywiście yy, pani, która mieszkała, prowadziła tak, ja się w jednym miejscu, też dalej. Widzimy, że te osoby, które są w Radzie Słowackiej, będą dzieliły się obowiązkami sołtysem. i możemy zrobić Proszę Pani Wando. Jak już mówimy o skórce, czy są już jakieś wyniki badania wody na ścieżkę? Nie wiem. Wiem, że były przeprowadzane, ale czy już mają wyniki, nie wiem. Przy okazji chciałam podziękować Panu osuskiemu za interwencję w KCK. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9 projektu uchwał. E, państwo radni, jeszcze mam pytanie, czy czytamy całą uchwałę, czy tylko przeczytamy tytuł i zagłosujemy. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Uchwała nr 25 przez 128 przez 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu z, zawarcia umowy dzierżawy. Przechodzimy do głosowania. Pan Marcin. Za przyjęciem jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Tu mamy gościa Pana Tomasza Krześcińskiego. Może by Pan nam powiedział co się dzieje u nas w gminie właśnie z tymi drogami, nie drogami jak to wygląda właśnie położymy nakładkami. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Drodzy Radni, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o e, o drogi to widzieliście, e, widzicie sami doskonale zaczęliśmy e, remont odcinka e, Rzeszyn Krzywe Kolano na wysokości lub stówek. Jest to odcinek 1,5 kilometra. teraz jesteśmy w stanie w drodze wyłonienia przy targu na następny odcinek, to znaczy z, z oszczędności, które przeznaczone były na remont nawierzchni w ogóle w całym powiecie mogileńskim, została pula i jeszcze 500 metrów w stronę Rzeszyna będzie dodatkowo w tym roku jeszcze wyremontowane. Do końca bodajże października ma być to zrobione. Jeżeli chodzi o projekt przyszłe przyszłorocznego budżetu. E, otóż zabiegam o to, żeby e, następny odcinek, to znaczy następna część e, drogi Włostowo-Krzywe-Kolano e, zostało, znaczy remontowane. No i też złożyłem wniosek e, wcześniej na zarządzie e, o to, by wyremontować e, odcinek drogi w Siedlimowie. Jest to odcinek bodajże 880 metrów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten odcinek i ten odcinek, mówię w Krzywe Kolano, jeszcze nie wiemy w, jakim, w jakiej odległości, w jakiej długości będzie remontowane. I też złożyłem wniosek odnośnie przebudowy, znaczy zrobienia dokumentacji na przebudowę odcinka Wójcin, Wójcin Kownaty o długości bodajże tam jest kilometr 300. Łącznie ze ścieżką pieszorowerową, która już jest we wcześniejszym etapie, mówię odnośnie wilczynkownaty. Mam nadzieję i zrobię wszystko zresztą, żeby w tej kadencji ten odcinek został przebudowany. Jeszcze jakieś Państwo pytania macie? Bardzo proszę. Ja dziękuję. Tutaj może ktoś jeszcze? Proszę bardzo Pani Halino. robię wszystko, to wie Pan co? To jest na takiej zasadzie uczyłem się, uczyłem się. To znaczy powiem Pani tak, Pani Radna, wie Pani doskonale, jeżeli możliwości budżetowe e, pozwolą, tak. a ja zrobię wszystko, żeby tak było. Niech Pan się nie rzuca. Dziękuję. Dziękuję to bardzo. Po... Proszę bardzo Pani Halino. A, po, a propos drogi, mam uprzejmo. Pana Wójta, nad jeziorem, droga od tej głównej asfaltowej w stronę y, tablicy ogłoszeń. Tam co roku, będąc tysem za dawnych czasów, y, Pan Irek wiedział, tam się teraz wybiłam. Ja jechałam w sobotę po tych deszczach, takie są dziury. Rozmawiałam z Panem y, Prezesem. No i tak mnie skierował do Pana Wójta i tak. Także bardzo proszę. Teraz będę uprzejma. Bardzo proszę o, nie wiem, tam gros chyba na tym odcinku takim. Panie Mirku, jak Pan napisze? Tam w tym kierunku do tej tablicy ogłoszeń, taka główna, taka zjazdowa. Jeszcze mam takie, tak? Mam jedno pytanie, bo widzę, że jest Pan Jacek Modrzejewski. Czy można wypalać na terenie posesji gałęzie, czyli tak zwane, nie wiem, dzikie ognisko? Czy można? Jest Pani tak może od razu odpowiedzieć? Nie Już mówię ci. Panie Jacku, tutaj było, padło pytanie do Pana. Czy można wypałać się na terenie posesji, czy gdzieś, nie wiem, na rowie, gałęzie, a nawet z kwiatami sztucznymi, na przykład. Plastik jest. Tak? E, natomiast no, samą Pani no, nie jest jakoś e, wskazane tak? To... Tak czy nie? Bo jak ja będę tłumaczyła, że wolno, ale nie wolno, jak zrobię, że e, nikt nie, nie widzi, to. Ma, proszę, przybyła, że, panie... proszę, nie słyszę. Ja. Proszę, przybyła, że na panie, także... Nie wolno. Wolno czy nie wolno? Pan mi tylko tyle powie. E, A, uważam, że nie. Uważam, czy tak, czy nie. Pan jest spraw straży, tak, do stanowisku. Nie bardzo. No, przepraszam bardzo, Pani Rada, jeśli Pani pozwoli. Tak. Eee, uważam, że to nie jest pytanie skierowane do Pana. Ale panu. Pana jako strażaka. Tak. Też Dziękuję, że tutaj strażaka, nie bym występował, to i każdym z osobą, nie ma takiej odpowiedzi. Żadna sprawa że każda sprawa jest sprawą indywidualną i najpierw trzeba zwrócić się, żeby otrzymać nie tego się No to powiem dalej. Nie ja to robię, robię to ktoś inny. <gryliotem> ja nawet nie pomówię, że Pani Pani Nie stresuje Pani proszę Pana, tylko nie ten dym. Pani radna. W... Pani radna. Tak. Wie Pani, Pani radna musi wstąpić, można wypracować stanowisko. I A jak robi to strażak? Jest ktoś podpalił gdzieś garstkę liści i ona może nie mieć jakiegoś znaczenia, ale jak ktoś, jak Pan tak powiedział, podpalił jakieś plastik, jakieś wody, jakieś wszystko, to trzeba wnać konkretną sprawę i wtedy można się do niej rozwijać. Dobrze. A ja mam jeszcze jedno pytanie, jak już rozmawiamy o straży. Czy w, w gminie nie ma pieniędzy, żeby kupić strażakom parawan. W Wójcinie strażacy składali się z własnych pieniędzy, żeby kupić parawan. Był w Wójcinie wypadek, leżała ofiara wypadku. Ktoś zwrócił uwagę, że no, bo leżał parę godzin, że nie macie parawanu, jak to wygląda, wszyscy że oglądają. Teraz rozmawiałem z jednym ze strażaków, oni się sami z własnych, prywatnych pieniędzy składali, żeby kupić do jednostki parawan. Tak, tak samo. No, mi się wydaje, że to gmina. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o parawan, Panie Radny, nikt nie zgłaszał, że jest taka potrzeba i konieczność zakupu parawanu. Gdyby była takie zgłoszenie, ten parawan był zakupiony. Tak jak teraz zgłosili nam, że potrzebują wyposażenia apteczek. Ja mówię, no nie ma problemu. Ale no to widocznie jest, to mi jest jak, jakoś... A być może oni, oni po prostu chcieli sobie kupić ten parawan bez uczestnictwa ma, gminy, bez udziału gminy. Może po prostu chcieli, rzucili się, po prostu ktoś tam, tak powiem, no, powiedział, że może zrzućmy sobie, kupmy sobie parawan. Jeżeli, jeżeli mieli wydać na piwo czy na, na flaszkę, może postanowili wydać na parawan. Żadnego, żadnego zgłoszenia, żadnego pisma nikt się do nas nie zwrócił, a na pewno nie domu. No ale może oni się z... nie chcą się zgłaszać sami. Ale dlaczego? No może złą relację mają. Pierwsze, złą relację. Pierwsze słyszę tym bardziej, że chwilę później byli, byli u mnie i mówili no, nie, no ja, ja właśnie jeszcze. Bo on to nie. Roz, mówił mi to ojciec jednego strażaka. Ja to byłem zdziwiony, że oni z prywatnych, rzeczy, tak, z prywatnych pieniędzy takie rzeczy. No ale Marek może chcieli, bo może padło hasło no nie i rzucili się. Może. Może. Ja sam od siebie też bym nie, nie chciał czegoś kupować nie są. No ale ja ci powiem na przykład, że byłem też w zarządzie klubu piłkarskiego i my sami od siebie kupowaliśmy wszystko. To, to I w trójkę się zrzucaliśmy na wszystko i drużyna funkcjonowała przez trzy lata. Więc może też po prostu padło hasło i rzucili się na to. Bo ja nie wiem, żadnej informacji nie mam, tym bardziej, że ja na bieżąco praktycznie z Markiem, z Markiem czy z Patrykiem jestem na, na łączach praktycznie non stop i nie wiem, nie słyszałem nic takiego. Nie było takiego zgłoszenia Takie potrzeby. Nie no. zdarzyło się tak, żeby strażacy zważali jakąś potrzebę i żeby z <śmiech> <śmiech> <śmiech> No jeszcze się nie zdarzyło. Nie wiem, być może ktoś tam jakieś plotki rozsiewa albo jest niedoinformowany, ale nie zdarzyło się, żeby straż zwróciła się do nas e, zakup czegokolwiek. No może poza samochodem, samochód tu, jest inny, inny wydatek, ale takich drobnych rzeczy na bieżąco mamy na to pieniądze przeznaczone i, i każdy, praktycznie każdy jeden wniosek był realizowany bez większych zastrzeżeń. Panie Pawle, proszę bardzo. Ja mam pytanie tu jeszcze do Pana Radnego. Kto podjął decyzję, że tej remont drogi powiatowej jest robiony od środka? No bo, no bo jak się remontuje to zaczyna się od jakiegoś tam... Ja myślałem, że to zacznie się od Rzeszyna, co jest ten kawałek lepszej nawierzchni. A teraz zaczęliście, powiat zaczął od środka, kawałek drogi. Teraz widzę, że będzie kawałek w stronę Rzeszyna i 500 metrów zostanie starej drogi. No remontuje się przeważnie, no nie wiem, zaczyna się od dachu czy... A ten tutaj jest super. To znaczy obudzie zale. Ale kto podjął taką decyzję, że tam remontujemy akurat, a nie po kolei? Pan z kierownikiem. No ale to teraz możemy się przyjechać i zobaczymy, czy ten odcinek, który nie został, są lepsze pobocza niż tam. Są takie same. To znaczy nie chodzi mi o to, bo odcinek drogi, który On jest taki sam. To jest zaczynanie od środka remontu. Uważam, uważam, że nie. No, każdy ma swoje racje. Proszę bardzo, pan Marcin. Przepisy regulujące palenie ogniw w ogrodach i na działkach są bardzo nieprecyzyjne. Ustawa o odpadach mówi wyraźnie. Dopuszcza się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza urządzeniami, jeżeli na terenie gmin nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów polegających biodegradacji. Proszę Pani Radna. To jest bardzo proste. Sekunda wchodzi. Można się przeczytać. Nie, bo tak nieładnie tak atakować urzędnika. Ja panie, można wejść w internet, przeczytać, tak raz, że, do... że on za no, to bezpośrednio nie no, jest odpowiedzialny. Nie, no, nie, nie. powinien nam takie, takiej informacji udzielać, no bo nie, jest nie, ale to tak Brawo. od razu tak atakować. To... Brawo, pani radny. Chłopak się zestresował tylko. <śmiech> no, to była, to... Czy są jeszcze jakieś pytania, wnioski? Dobrze. Nie widzę, dziękuję. Mm. Punkt 11. Mamy też zrealizowane odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 12. Zakończenie sesji, a więc zamykam 25 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.